jego zamiary. Witam serdecznie wszystkich kochanych widzów na naszej dzisiejszej wróżbie z kart Lenormanda i Tarota. Mamy dwie grupy dzisiaj, które Państwo sobie zaraz wybiorą lub oczywiście można, można oglądać cały filmik i dwie grupy, które się być może nawet będą ściśle uzupełniać. Ja witam serdecznie wszystkich moich kochanych słuchaczy, nowych subskrybentów. Oczywiście, jeśli nie jesteście subskrybentami, zasubskrybujcie teraz mój kanał. Kliknijcie subskrybuję z dzwoneczkiem i będziecie subskrybentami, więc nie opuścicie już żadnej mojej premierki z wróżbami. Zapraszam do subskrypcji, kochani. Oczywiście zapraszam do lajkowania, komentowania, komentarzy, nawet smajliki, krótkie słówko, krótkie zdanie, jest wszystko ważne. Piszcie, piszcie, piszcie. I naturalnie zapraszam Was na wróżby indywidualne. Kochani, dzisiaj mamy dwie grupy. Pierwsza grupa to będzie kamień z napisem I love you. I druga grupa to będzie kamień z taką pszczółką mają. Wybierzcie sobie kamień, który Wam odpowiada. I zaczynamy. Jakie są jego zamiary? Pierwsza grupa, druga grupa. Zaczynamy grupę pierwszą. Ok, tutaj mamy już ym, w przełożeniu kart, że on szuka stabilności. Chciałby gdzieś zarzucić kotwicę, czyli zostać na dłużej, i szuka widocznie partnerki, która da mu tą stabilność. I zobaczmy teraz, co on zamierza. Oczywiście w stosunku do ciebie, osoba pytająca. Tutaj chęć spotkania jest zablokowana. Są jakieś straszne blokady, oziębłość, problemy, które go obciążają. Obserwuje on, co może się stać, ale jest nieufny. Być może tutaj nawet mas maskuje y, swoje uczucia i zamiary do Ciebie, albo i nawet gra na dwa fronty. Myśli wieczorami i nocą o Tobie. I chciałby być może spotkania i kontaktu, Natomiast y, są jakieś zawikłania, przeszkody, być może nawet z jego eks lub z jakąś inną kobietą lub myśli, że ty jesteś bardzo skomplikowana. Tutaj, powtarzam, chęć spotkania, podróży zablokowana, obciąża go to wszystko, y, odsunął się do jaskini, zdystansował się i y, siedzi jakby w izolacji, i jest obciążony po prostu tym, co się między Wami tutaj wydarzyło, stało. To go przygniata wręcz i ma tutaj blokady i lęki, by się odezwać. Obserwuje natomiast i sam być może nie pokazuje swoich prawdziwych uczuć, ale myśli także o Tobie, że i Ty nie pokazujesz swoich prawdziwych uczuć i że nie ma tutaj zaufania, tak? Nie ma jakiegoś zaufania do Ciebie lub... Yy, być może on y, sam, też właśnie, być może nawet oboje, nie pokazujecie swoich uczuć zamiarów do siebie, w stosunku do siebie i przez to jest taka nieufność. Y, być może on też działa na dwa fronty. Y, y, ma tutaj Ciebie i ma kogoś jeszcze, prawda? Czyli jest tutaj taka pewna dwulicowość. Tak jak już wspomniałam tutaj przy odkrywaniu kart, że tęskni myśli wieczorami czy w nocy, być może o tobie i chce kontaktu, tęskni za tym kontaktem, chciałby kontaktu, ale uważa być może, że jesteś bardzo skomplikowaną kobietą i to go blokuje, to opóźnia właśnie wasz kontakt, natomiast również mogą być tutaj jakieś konflikty przed jego eks. Które również tutaj mogą Wam zaszkadzać, tak? Przeszkadzać. Także jest z jednej strony chęć spotkania, chęć kontaktów, ale jest to zupełnie maksymalnie zablokowane właśnie tutaj izolacją Waszą, braku, brakiem komunikacji, przeciążeniem, problemami, zawikłaniami, komplikacją, skomplikowane jakieś sytuacje między Wami. On też jakby tutaj myśli, że Ciebie to też przeciąża, ta cała sytuacja, że Ty może już nie chcesz, że nie mówisz o swoich uczuciach otwarcie, czego chcesz, czego nie chcesz, że sytuacja właśnie dlatego jest też skomplikowana. On szuka stabilności, więc dlatego jakby tutaj wątpi, wątpi czy ma to sens. Ponieważ są jakieś rzeczywiście niewyjaśnione sprawy, zadłamszone, skomplikowane, zawiłe między Wami. No być może też kłótnie, problemy, jakieś niedogadania. Zawiłości właśnie. Dobrze, dziękuję grupie pierwszej i możecie zostać, zobaczyć co dopowie grupa druga, ponieważ grupa druga jest z kart yy, Tarota, więc to jest inna talia. Zobaczmy. Tutaj mamy rycerza monet w drugiej grupie w przełożeniu, czyli kochana grupa druga jest chęć właśnie tutaj walczenia o coś stabilnego. Czyli zobaczcie, jak tutaj się pięknie z pierwszą grupą już magnetyzuje, tak, ponieważ tu też była stabilność. I tu też rycerz monet to oczywiście walczenie o, czego, o coś stabilnego, natomiast tempo bardzo powolne tej akcji, tak. Natomiast tutaj na pewno jakaś chęć też być może komunikacji, napisania jakiejś wiadomości. Chęć, właśnie tak jak mówię, walczenia i zbudowania czegoś stabilnego, bazującego na zaufaniu to jest bardzo ważne. I zobaczmy, co pokażą karty Tarota, jakie on ma zamiary. Tutaj on czuje się źle w tej sytuacji, która teraz jest. Czuje się jakiś zubożały, tak? Pięć monet to oczywiście kryzys. Kryzys yy, również yy, jest odepchnięty, ma być może uczuciowy, uczuciową nędzę taką odczuwa, tak? Deficyt. Yy, czuje, że coś nie zostało wyjaśnione. Czuje się niepewny i opuszczony jakiś. Ma być może jakieś też problemy inne, czy w pracy, czy właśnie na, na tle uczuciowym, emocjonalnym. Tutaj jest on też oziębły. oziębły. Pokazuje się król, ym, król ym, mieczy, czyli odciął coś, rzeczywiście odcięliście kontakt ze sobą. Przez to oczywiście ma kryzys i czuje, czuje, że jest taki oziębły w tej chwili. Myśli tylko na poziomie mentalnym, tak? intelektualnym, na poziomie głowy. Co ma zrobić? Poszukuje tutaj rozwiązania tej sytuacji między Wami. Tak? Tu się pokazuje karta Singla, który poszukuje właśnie jako pustelnik, czyli mądrze jakieś, no jakiegoś rozwiązania, co ma zrobić. Być może jest jakiś trójkąt tutaj, trudna sytuacja, być może on ma właśnie jakiś wybór pomiędzy tobą a inną kobietą. Um, chciałby też się radować, być, żebyście mieli jakieś romantyczne chwile, ale myślę, że jest tutaj bardziej kontekst wyboru. Kontekst wyboru między tobą a inną kobietą. Um, nie wie, jakby, jakby zastanawiał się, co wybrać, tak? Jakby też się bawił tutaj tak na razie powierzchownie, tylko flirtował. Miłość taka, powiedzmy, romantyczna, seksualna, która jest bardzo, powiem, nie taka głęboka, jaką ty byś chciała, tylko powierzchowna. Hmm. On tutaj wie, że coś się między wami skończyło, Tak? i zastanawia się być może, czy jest to jeszcze możliwe, by się, nie wiem, przetransponowało lub przetransformowało, mam na, mam na myśli, i czy się jeszcze może odrodzić, bo po każdej śmierci może się coś nowego odrodzić. Czyli zastanawia się tutaj jako pustelnik, czy jest to możliwe w ogóle, żeby się coś odrodziło, tak, u Was jeszcze. Natomiast jakby tutaj, tak jak mówię, jest silna kwestia wyboru pomiędzy tobą a inną kobietą, tak, kochankowie. No i tutaj jakby podjęcie decyzji, czyli yy, koło Rydwanu jakaś nag nagła sytuacja, że on właśnie z tej pasywności jako król buław wstanie i pójdzie, myślę, tam, gdzie zobaczy większą szansę na intymność, na spełnienie emocjonalno-seksualne, ponieważ za tym tęskni to wspomina, tak jest to jakiś smutek właśnie, że była też możliwość tutaj na piękną waszą seksualność, natomiast jakby on był jakiś um, um, niezdecydowany ale tutaj to koło fortuny zmieni przebieg spraw I jakby jeśli jesteście sobie przeznaczeni to na pewno będziecie mieli jeszcze kontakt, ponieważ tutaj um, koło fortuny mówi o spotkaniu kogoś z przeznaczenia I jeśli jest teraz między wami zła sytuacja negatywna, no to się odwróci na dobre zmieni się na dobre um, oczywiście macie dużo teraz emocji te emocje wami szargają i jakby tutaj on myśli o nowym początku żeby właśnie coś zmienić, żeby coś Znowu się zadziało, o nowym początku i wtedy ta pasywność, która teraz jest tutaj, ten smutek, by to się jakby zmieniło na lepsze. Także tutaj tylko oczekiwać, by się rzeczywiście coś zmieniło. On na razie jest tutaj w sercu jeszcze niezdecydowany. Pragnie oczywiście miłości romantycznej, intymnej, ale jeszcze jest kwestia wyboru i y, smutek smutek, wspominanie, melancholia szukanie rozwiązania zastanawianie się kryzys tak, ale miejmy nadzieję, że właśnie to koło fortuny tak, i właśnie rycerz y, buław, znaczy przepraszam tej król buław i rycerz y, monet to właśnie będzie jakaś wiadomość jakaś niespodziewana tutaj Zmiana. Tego Wam życzę oczywiście, i dziękuję wszystkim dwóm grupom za obecność. Życzę Wam, by się ta sytuacja wyjaśniła, ponieważ w grupie pierwszej i w grupie drugiej widzieliśmy kryzys w tej relacji czy w tych relacjach. I szukanie rozwiązania, szukanie kontaktu, tak? Także życzę Wam tutaj tej zmiany, by koło fortuny właśnie obróciło się na dobre i by przyszła jakaś wiadomość. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Subskrybujcie, komentujcie, piszcie do mnie na e-maila, jeśli potrzebujecie wróżby indywidualną. Do usłyszenia już wkrótce.